Akademia morderstw Rozdział pierwszy Wisząca zagadka Dzień pierwszy Monar Ciemność Czuję tylko ból Gdzie jestem? Kim jestem? Muszę sobie przypomnieć Już pamiętam Obudziłam się w łóżku Odruchowo podniosłam głowę i przewróciłam oczami Pokój był dość mały i błogo wyposażony, a w miejscu, gdzie powinno być okno, była jedynie ogromna metalowa płyta. Jedno małe biurko i stolik, a przy nim kosz na śmieci. Nad biurkiem przy suficie zauważyłam kamerę. Jestem obserwowana? Pomyślałam i poczułam ścisk w żołądku. Bałam się poruszyć. Czułam jak cała drże. W końcu wstałam. Zaczęłam chodzić po pokoju. Zewsząd oblewał mnie zimny pot. Wzięłam parę głębokich wdechów, żeby nie wpaść w panikę. W roku ściany znalazłam niewielkie drzwi. Nie zauważyłam ich wcześniej, bo były tego samego koloru, co ściana. W środku było ciemno. Wymacałam włącznik. Nacisnęłam go i wtedy oślepił mnie blask lampy. Znajdowała się tam łazienka. To, co ją wyróżniało, to przesuwana szafa na całą ścianę. Wyposażona była w ręczniki i moje ubrania. Ręce zaczęły mi drżeć. Nie wytrzymałam i zwymiotowałam do oblikacji. Strasznie się bałam, że zostałam porwana. Jednak kiedy wycierałam buzię, zauważyłam na ręczniku naszywkę. Akademia talentów. Poczułam ogromną ulgę, ale ręce dalej mi drżały. Zabarykadowałam się w łazience i wzięłam prysznic. Gorąca woda działała na mnie uspokajająco. Po wytarciu się spojrzałam w lustro. Owinęłam ręcznikiem łokieć i je zbiłam. Przebrałam się i założyłam moją ulubioną bordową marynarkę. Wyszłam z łazienki, w dłoni trzymałam owinięty kawałek lustra. Cisza w pokoju powodowała u mnie mdłości. Oparłam się o biurko i poczułam coś metalowego pod dłonią. To był klucz. Jak mogłam go wcześniej nie zauważyć? Pomyślałam. Na kluczu było napisane. 8. Superlicealna aktorka. W tym samym czasie zobaczyłam, że niedaleko łóżka znajdują się duże drewniane drzwi. W środku zrobiło mi się zimno, a kark miałam mokry od potu. Schowałam kawałek lustra do kieszeni i wyszłam. Znalazłam się na korytarzu. Po jednej i drugiej stronie znajdowało się wiele par drzwi. Prawie jak w hotelu, pomyślałam. Na drzwiach znajdowały się tabliczki. 8. Superficjalna aktorka. 7. Superficjalna bizneswoman. 6. Superficjalny ekolog. Czytając usłyszałam kroki. Hej! A! Krzyknęłam i obróciłam się na pięcie. Zobaczyłam niebiesko-okiego blondyna w luźnym różowym t-shircie. Przepraszam, nie chciałem cię wystraszyć. Pozwól, że się przedstawię. Nazywam się Krystian. Superficjalny fryzjer. Nie szkodzi. Po prostu jestem bardzo zdezorientowana. Nazywam się Jolanta. Superficjalna aktorka. Ta Jolanta? Widziałem cię raz na scenie. To jak dobrze grasz jest po prostu niebywałe. Oczy aż mu się świeciły z ekscytacji. Dziękuję. Szczerze mówiąc, mam straszną lukę w pamięci i... Czyli ty też. Jego ekscytacja w ciągu sekundy zmieniła się w grozę. Słucham? Nieważne. Krystian wyglądał na smutnego. Hej, czy wiesz może czemu okna są zabite tym żelastwem? Wszystkie okna zostały zaśrubowane metalowymi płytami. Oczy miał pełne pustki. Przepraszam. Zaprowadzać cię na salę gimnastyczną. Wszyscy już czekają. W porządku. Podążałam za Krystianem. Z hotelowego korytarza wyszliśmy na ogromny hol. Po lewej stronie znajdowały się drzwi z napisem pralnia. Po prawej zobaczyłam wejście do sauny i coś, co z daleka przypominało stołówkę. Z białego holu wyszliśmy na typowy szkolny korytarz. Na widok metalowych płyt, które przykrywały okna, robiło mi się niedobrze. Idąc minęliśmy dwie klasy. Wyszliśmy na coś w rodzaju łącznika. Coś przykuło moją uwagę. Na jednym z filarów była wywieszona duża tablica z napisem Witajcie w Akademii Morderstw! Co do cholery! Pomyślałam i zamarłam. Poczułam dziwny ucisk w klatce piersiowej. Wszystko w porządku? spytał Krystian. Ta tabliczka... A tak, to pewnie tylko kiepski żart. Dało się wyczuć, że boi się tak samo jak ja. Tuż obok jest sala gimnastyczna. Nie każmy im dłużej czekać. Za chwilę wszystko się wyjaśni. W końcu doszliśmy do sali gimnastycznej. Krystian delikatnie otworzył drzwi i wpuścił mnie pierwszą. Sala gimnastyczna była ogromna, a w środku znajdowała się scena. Sala była wypełniona czternastką osób, które natychmiast zaczęły mi się przyglądać. No nareszcie! Śpiąca królewna wstała! Powiedziała z pogardą dziewczyna z lisim szalem. Co proszę? Kim ty w ogóle jesteś? Ja? Już ci mówię kochana! Liliana! supericjalna bizneswoman! Liliana mimo młodego wieku kieruje firmą swojego ojca. Dzięki jej inteligencji i niezwykłej wiedzy z dziedziny ekonomii, firma osiągnęła niesamowite zyski, powiedział Krystian. Ale to nie znaczy, że musi się zachowywać jak na ta księżniczka, pomyślałam. Liliana owinęła się swoim szalem, po czym zachichotała szyderczo <y> i oddaliła się w stronę sceny. Nie przejmuj się nią, powiedziała słodkim głosem dziewczyna, która przez swój niski wzrost i szelki wyglądała jak mała dziewczynka. Jestem Malwina, superlicealna florystka. Znałam ją. Teatr wielokrotnie zamawiał od niej bukiety i ozdoby. Wszystko wykonane z nadnaturalną precyzją. O tak, widziałam twoje prace. To niesamowite, ile potrafisz stworzyć z kwiatów, odpowiedziałam. Cóż, kwiaty są dla mnie całym światem. Traktuję je trochę jak swoje dzieci, powiedziała radośnie Malwina. Przepraszam, że wam przerwę, ale mam do ciebie ważne pytanie. Jolanta, prawda? Pąknął wysoki, barczysty brunet w czarnej kurtce. Tak, to ja. Czym mogę pomóc? Jakie masz pytanie? Wpierw się przedstawię. Nazywam się Teodor, superliczalny detektyw. Widzisz, wszyscy tutaj nie pamiętają, jak się tu znaleźli. Znajdujemy się prawdopodobnie w Akademii Talentów. Czy również doświadczyłaś amnezji? spytał poważnym tonem. Tak, ostatnią rzeczą, którą pamiętam, jest to, że wychodzę z limuzyny. Potem obudziłam się tutaj z ogromnym bólem głowy Tak, wiem, dziękuję. Powiedział bezuczuciowo i poszedł dalej. Nie miej mu tego za złe, powiedziała dziewczyna o długich czarnych włosach i bladej twarzy. Zrobiła krok w moim kierunku. Jej czarne glany błyszczały świetleniczym oczy kruka. Jestem Wiktoria. Superlicalna gotka. Teodor jest nieufny, ale ma bardzo dobre serce. Powiedziała cicho dziewczyna, która wyglądem przypominała wampira. Rozumiem. Znacie się? Tak, razem chodziliśmy do podstawówki. Strasznie mały ten świat. Powiedziała na tyle ponuro, że aż przeszły mnie ciarki. Halo, czekamy! Zaczął się wydzielać jakiś chłopak w kapeluszu. Kto to? Zapytałam. To Bolesław, superlicalny mediator, odpowiedział Krystian. Już wszyscy zebrali się w sali, czy możemy zaczynać? Powiedział stanowczo Bolesław. Nagle na środku sceny otworzyła się klapa, z której wysunął się telewizor. Na ekranie pojawiła się przerażająca biała maska z pustymi i ciemnymi jak smoła oczami, z których wypływały krwawe łzy. Co to za ustrojstwo? spytał zaniepokojony Krystian. Witam wszystkich, odezwała się maska. Nazywam się Monar i jestem aktualnym dyrektorem tej placówki. Zostaliście zakwalifikowani do Akademii Talentów. Miło was wszystkich poznać. W tym momencie poczułam niepokój, a raczej zwiastun tragedii. To mówi? spytał przerażony chłopak z czapką piekarza. "Krystian, kim jest ten chłopak w białym stroju? Mruknęłam. – To Adrian, superliczalny cukiernik, odpowiedział. Cóż, to telewizor, na pewno ma gdzieś głośniki, powiedział pewnie Bolesław. Nie jestem żadnym telewizorem, nazywam się Monar i jestem dyrektorem. W tym momencie maska na ekranie uśmiechnęła się. Wow, to się rusza, krzyknął Adrian. Uspokój się, to pewnie tylko jakiś zdalnie sterowany program, warknął chłopak z Irokezem. Jak śmiesz porównywać mnie do jakiegoś marnego programu, oburzył się Moran. Mój system jest bardziej zaawansowany od tego, co mają w NASA. Oj, nie powinienem się tym tak chwalić, jeszcze będą chcieli, żebym dla nich pracował. Oszczędź sobie tych żartów, powiedziała ironicznie Wiktoria. Nieważne, musimy się spieszyć. Maska Monora wyglądała teraz na zakłopotaną. Tak szybko zmieniasz temat? Bąknęła Lilianna. Proszę wszystkich o ciszę, powiedział oficjalnie Moran. Może wreszcie powie coś wartego uwagi, mruknęła dziewczyna w afro o cerze ciemnej jak kawa. A więc dzień dobry wszystkim, rzekł Monar. Dzień dobry, Bolesław odpowiedział jako jedyny. Nie odpowiadaj mu, syknęła dziewczyna w okularach. Oficjalnie zaczynamy ceremonię dla nowej klasy nadtalentów, rzekł Monar. Najpierw omówię, jak będzie wyglądać wasze życie szkolne. Jesteście naprawdę wyjątkową grupą uczniów. Wasze zdolności mogą zmienić oblicze świata. Dlatego, żeby chronić taki potencjał, zostaniecie w tym budynku do końca roku szkolnego. Będziecie żyć wspólnie i przestrzegać wszystkich zasad. Co? Zaczęły mi drżeć ręce. A koniec roku szkolnego nastąpi... Nigdy. Zostaniecie w tej szkole do końca swoich dni. Słucham? Mamy tu zostać do śmierci? Huknęła dziewczyna w okularach. Skądś ją znałam? Ano tak. Widziałam ją w gazecie. Jej artykuły i umiejętności zdobywania informacji przykuły uwagę mediów. Prasa okrzyknęła ją superlicearną dziennikarką. Jak się nazywała? Spytałam samą siebie. Po chwili sobie przypomniałam. Jej imię to Patrycja. Spokojnie, nie macie się czy martwić. Nasz budżet zapewni mam wszelkie środki do życia, powiedział wesoło Monar. Nie w tym rzecz, zapiszczała dziewczyna swetrze tak dużym, że zmieściłoby się w nim z dwoje ludzi. Że niby ja mam tu zamieszkać na zawsze? spytała uszczypliwie Lilianna. To jakiś żart, prawda? Co ze mnie byłby za dyrektor, gdybym żartował z moich uczniów? Odpowiedział poważnie Monar. Ach, prawie zapomniałem, nie macie żadnej możliwości kontaktu ze światem zewnętrznym, więc nie musicie przejmować się żadnymi problemami spoza murów szkoły. Żadnego kontaktu? Byłam tak na tym co się dzieje, że czekałem aż lada moment zadzwoni mój budzik. Czyli to żelastwo na oknach jest po to, żeby nas uwięzić? Bingo! Wykrzyknął Monar. Nieważne jak głośno krzyczeć będziecie, nikt was nie usłyszy. Mam nadzieję, że szybko się zadomowicie. Co do cholery? Warknął chłopak z gitarą na plecach. Nie obchodzi mnie, kto za tym stoi, ale to jest naprawdę kiepski dowcip. Właśnie! Skończcie z tym! To przestaje być śmieszne! Zagroził chłopak z Jerokezem. Kubo, po superficjalnym webmasterze spodziewałem się większej wiarygodności. westchnął Monar. Ale najwyraźniej jesteś nieufny jak reszta. Cóż, będziecie mieć dość czasu, żeby się przekonać, że to prawda. A kiedy już to odkryjecie? puhuhuhu. Życie w szkole na zawsze może być problematyczne, mruknęła Wiktoria. Co z wami wszystkimi? spytał zdziwiony Monar. Przecież sami zgodziliście się na pobyt w tej akademii. A teraz kiedy ceremonia rozpoczęcia się nawet nie skończyła, chcecie odejść. Cóż, jest jeden sposób, żeby opuścić tą szkołę. Naprawdę? Patrycjasza zadygotała. Przygotowałem specjalną zasadę dla tych, którzy chcą wyjść. Nazwałem to zasadą przeskoczenia klasy. Już wam wyjaśniam o co w tym chodzi Żeby szkolne życie mogło spokojnie biec Musi panować harmonia Więc jeśli ktoś naruszy tą harmonię Będzie mógł opuścić szkołę Co masz na myśli przez zakłócanie harmonii? Spytał chłopak w lekarskim Puhuhu Cóż, no wiesz Monar uśmiechnął się złowrogo Jeżeli ktoś dokona morderstwa Morderstwa?! Poczułam paraliżujący lęk Zadźganie, uduszenie, pobicie, zmiażdżenie, posiekanie, utopienie, spalenie. Jak to zrobicie, nie ma znaczenia. Powiedział to bez zjąknięcia Monar. Jeżeli chcesz wyjść, to musisz kogoś zabić. Proste. Reszta zależy od was. Poczułam dreszcze na karku. Musisz zabić kogoś, jeśli chcesz wyjść? Po tych słowach zamarłam. Puhu. Założę się, że na długo utkwiwam w to w pamięci. Wyrechotał. Tak jak mówiłem, jesteście nadzieją tego kraju, ale wiecie, zabranie takiej nadziei i oglądanie, jak zostaje zamordowana, rodzi najciemniejszy cień rozpaczy. Jakież to ekscytujące! O czym ty do cholery gadasz? Żeby wzajemnie się mordować, to jest. Chłopak z gitarą zbladł. No co tam, Janku? Dla takiego artysty jak ty, nawet mordowanie może być natchnieniem. W końcu jesteś superlicealnym gitarzystą. Teraz w ciemnych dołach maski dało się dostrzec bordowe jak zasknięta krew ślepia. Dlaczego mielibyśmy się zabijać? Puknęła dziewczyna w sukience, która wzorem przypominała tom jaką noszą akrobatki lub łyżwiarki. Dokładnie. Skończ z tym nonsensem i pójść nas do domu. Powiedział z dziwnym spokojnym głosem Adrian. Nonsensem? Monar wyglądał teraz na zirytowanego. Nonsens, nonsens! Co masz na myśli przez nonsens? Przestań gadać z nonsensem o nonsensie! Wy naprawdę nie rozumiecie co? Wypuść nas, puść nas do domu. Powtarzacie cały czas to samo. Słuchajcie, od teraz ta szkoła jest waszym domem, życiem i światem. Zrozumiano? I możecie zabijać ile tylko wlezie. Więc śmiało, zacznijcie brutalną serię! Okej, okay. ile to jeszcze będzie trwać? spytał ewidentnie znużony chłopak w zielonej kamizelce. E? Monarch przybrał zdziwioną minę. Macie nas, wszyscy wystraszyli się na maksa, więc możecie już z tym skończyć. Odpowiedział z żelazną miną chłopak w kamizelce. Skończyć? O czym ty mówisz, Ignasiu? Zresztą nieważne. Superwizualny ekolog i tak nie zrozumie, powiedział zmarnowany Monar. No błagam, to wszystko na bank jest ściemą, odpowiedział z powagą Ignacy. Ziomek, weź się zamknij i zejdź mi z drogi, rozkazał Kuba odsuwając Ignacego. Kuba stanął przed Monarem i zaczął mówić głosem twardym jak grzmot. Słuchaj dupku, ten syf posunął się za daleko. Co to w ogóle ma być za żart? Żart? W sensie taki jak twoja fryzura? Odpowiedział szyderskim tonem Monar. Kuuu! Kuba ryknął. I nagle dało się usłyszeć donośny bum. To był odgłos wybicia się od podłogi. Dosłownie poleciał do Monara jak pocisk i złapał telewizor. Mam cię ty kupo górna! Nie wiem czy jesteś zwykłym nagraniem czy obrazem webcamu. A, niech cię diabli! Tak czy siak rozerwać na najebane kawałki! O! Przemoc wobec dyrektora jest złamaniem zasad! Wykrzyczał przerażony Monarch. Morda kurwa! Wypuść mnie przysięgam na Boga! Nagle maska zrobiła się smutna, a telewizor zaczął wydawać dziwne pikanie. Nie jesteś już taki mądry, co? Telewizor dalej pikał. Wyłącz to cholerne pikanie i powiedz coś! Uważaj! Wyrzuć to! Krzyknął teodor He? Kuba wyglądał na zdezorientowanego, a pikanie stało się szybsze. Pośpiesz się i wyrzuć to! Nie wiem czy powaga, z jaką zachował się Teodor zrobiła na nim takie wrażenie, ale tak jak mu powiedział, tak też zrobił. Wyrzucił telewizor. Zaraz po rzucie, Monar eksplodował w powietrzu. Co do cholery?! Kuba był przerażony. To pewne jak chuj, to nie był żart. On właśnie wybuchnął do cholery! Od eksplozji piszczało mi w uszach. Dodatkowo dało się wyczuć proch. Wielokrotnie widziałem to w filmach, ale kiedy zobaczyłam to na żywo, to było coś zupełnie innego. Ale to oznacza, że maska została zniszczona, co nie? Powiedział prawie przy tym szlochając Krystian. Już wam mówiłem! Nie jestem maską! Jestem Monar! Nagle z podłogi wyskoczył kolejny telewizor. Ach, kolejny? W głosie Damiana słyszało się to, co widziano na jego twarzy. Grozę. Ty synu, Prawie mnie zabiłeś! Kuba mimo zagrożenia dalej był pełny furii. Owszem, chciałem cię zabić. W końcu naruszyłeś regulamin. Monar mówi z brutalną powagą. Na razie dostaniesz tylko ostrzeżenie, ale radzę uważać następnym razem. Czy jeszcze mamy tu jakiegoś bohatera lub bohaterkę? Przysięgam, że tym razem posunę się dalej. hej, czy to oznacza, że jest więcej takich telewizorków z tobą? spytała nieśmiało Malwina. Tak, Mono TV są rozmieszczone po całej szkole. Nie zapomnijcie, że kamery też są wszędzie. Więc jeśli kogoś przyłapie na łamaniu zasad, sami wiecie co się stanie, prawda? Puhuhuhu. I dopilnuję, żeby następna kara była śmiertelna. Więc nie pozwólcie, żeby do tego doszło. To, to, to nawet nie jest kara. To jest po prostu... złe. mamrotała dziewczyna w niebieskiej sukience. Oj Aniu, jesteś słodka kiedy się boisz. Powiedz mi, często się boisz superlicealna łyżwiarko? Maska przybrała przerażający grymas. Mniejsza. Mam dla was coś specjalnego. Każdy z was dostanie specjalne studenckie tablety. Niezłe, co? Brakowało mi słów, żeby określić to, jak się czułam. Ehem. Przechodząc dalej, zaczął Monar. Ten tablet jest bardzo ważną częścią waszego szkolnego życia, więc nie zgubcie go. Włączając go wyświetli się wasze imię. Zawsze bądźcie pewni, że macie swój tablet. I nie jest to typowy tablet. Ta szkolna wersja ma dużo specjalnych udoskonaleń. Dodatkowo jest wodoodporny. Możecie go pryskać, myć, topić, a i tak będzie działać. A dzięki nowoczesnej obudowie jest w stanie wytrzymać nacisk kilkunastu ton. Jednym słowem jest bardzo trwały. Zawiera wszystkie szkolne zasady, więc upewnijcie się, że je przeczytacie. Wiele razy będę mówił o zasadach, bo nie będę tolerował złamania którejkolwiek. Zasady są obciążające, ale to dzięki nim nie ma chaosu. Wyobrażacie sobie społeczeństwo bez kodeksu karnego? Dlatego złamanie zasady wiąże się z karą. Okej, okay. ceremonia otwarcia zbliża się ku końcowi. Życzę wam miłego szkolnego życia. Do zobaczenia! W tym momencie Monarch zapadł się pod zimę, zostawiając nas wszystkich w głębokim szoku. Przez minutę staliśmy nieruchomo, próbując pozbierać nasze myśli i emocje, które rozpadły się jak drobinki szkła. W końcu ktoś przerwał tą martwą ciszę. C co o tym myślicie? Wymamrotała Wiktoria. Naprawdę będziemy musieli tu zostać na zawsze? Głupia! Spałaś kiedy doszło do eksplozji? To mnie prawie zabiło do kurwy nędzy! Wybuchnął Kuba. Nie wyżywaj się na nim. Powiedział pusto Ignacy. Wygląda na to, że zostaliśmy prowadzeni przez jakiś terrorystów. Nie wierzę, żeby to zostało zaplanowane przez szkołę. Mam nadzieję, że nikomu nie odjebie i nie weźmie słuch monara na serio. Rzuciła dziewczyna z Afro. Macie swoje telefony komórkowe? Powiedział nagle Teodor. Zaczęliśmy przeszukiwać swoje rzeczy. Bez skutku. Żadne z nas nie miało swojej komórki. Czułam, że z nerwów robi mi się gorąco. Może powinniśmy przeszukać pokoje? Zaproponował Krystian. Przecież każdy z nas już to zrobił. Oburzyła się Lilianna. Wszyscy obudziliśmy się w swoich pokojach. Tylko debil by go nie przeszukał. Zostaliśmy porwani i wplątani do chorej gry. Skoro chciało im się zaśrubować każde okno, to oczywistym jest, że zabrali nam telefony! Mówiła, gapiąc się w swoje paznokcie, jakby przeglądała się w nich. Dając jednocześnie wszystkim do zrozumienia, że ma nas gdzieś. Wtedy przypomniałam sobie o zasadach. Słuchajcie! Zwróciłam uwagę wszystkich. Gapili się jak stado sępów na padlinę. Powinniśmy przeczytać zasady, które są w tablecie. Tak! Dziewczyna w swetrze się ożywiła. Monar przywiązuje do nich uwagę. Jeżeli chcemy być bezpieczni, musimy się z nimi zapoznać. Dziewczyna wzięła swojego tableta i podeszła do mnie. Część przyszła do nas tworząc grupkę, a reszta włączyła własne tablety. Kiedy dziewczyna w swetrze go uruchomiła, wyświetlił się napis. Zofia Nowak, superlicealna pedagog. Zofia... Ładne imię. Miło cię poznać, powiedział Damian i uśmiechnął się do Zofii. A ta się zarumieniła jak kwitnący tulipan. Dziękuję. Siebie również. Zofia odwzajemniła uśmiech, po czym zaczęła szukać na tablecie odpowiedniej zakładki. Po chwili zaczęły nam się wyświetlać zasady. ZASADY! Uczniowie muszą zostać na terenie szkoły. Opuszczanie kampusu jest zabronione. To już wiemy, że chłodno chłopakówki Cisza nocna zaczyna się o godzinie 22 i kończy o 7 rano. Niektóre pomieszczenia są niedostępne w nocy, więc prosimy zachować ostrożność. Jak w typowej szkole. Ciekawe, które pokoje są niedostępne w czasie ciszy nocnej. Pomyślałam. Spanie w innym pomieszczeniu niż pokój akademicki jest widziane jak zasypianie w klasie i będzie karane. Hmm, ale to znaczy, że dwie osoby mogą spać w jednym pokoju. <śmiech> Zaśmiał się Damian. A Zofia znów się zarumieniła. Poza drobnymi wyjątkami eksploracja terenu szkoły jest dozwolona. C czyli będziemy mogli swobodnie przeszukać to miejsce? Powiedziała nieśmiało Wiktoria. Agresja wobec dyrektora Monara oraz niszczenie MonoTV i kamer jest surowo zabroniona. Czyżby kamery i MonoTV też były mini-bombami? Zapytał Damian. Lepiej nie testujmy. Odpowiedział Bolesław. Każdy kto zabije innego ucznia będzie miał możliwość opuszczenia placówki. O ile nie zostanie zdemaskowany. Nie wierzę. Te wszystkie zasady zostały stworzone przez tych psychopatów stwierdził Damian, po czym złapał się za głowę i zaczął nerwowo się drapać. W razie potrzeby zostaną dodane inne zasady. Oby nie, będzie więcej czytania. Powiedział leniwie Adrian. Czy wszyscy już przeczytali? spytała Ania. Większość przytaknęła. Powinniśmy przygotować plan działania. Spotkajmy się za chwilę w stołówce. Powiedział szorstko Teodor, po czym wyszedł z sali. Ech, zrobił z siebie przewodniczącego, czy co? Oburzył się Adrian. Nawet jeśli, to ma rację. Nawet w tej chwili ktoś może planować morderstwo. Stwierdził chłopak w kitle lekarskim. Po tych słowach wszyscy zaczęli się obserwować. Presja była do niewytrzymania. Postanowiłam przerwać te wnikliwe spojrzenia. Hej! Jestem pewna, że żadne z nas nie dopuści się takiego czynu. Zostaliśmy wybrani do Akademii Talentów. Jesteśmy wyjątkowi. Dlatego nie wierzę, żeby którekolwiek było do tego zdolne. Mów za siebie! parsknęła Liliana, po czym owinęła się swoim szalem i wyszła z sali. Poczułam jak łzy napływają mi do oczu. Nagle ktoś mnie objął od tyłu. Nie płacz. Usłyszałam ciepły kobiecy głos. Mama? Pomyślałam. Ale kiedy się obróciłam, zobaczyłam dziewczynę z Afro. Jestem Olivia. Superliczalna tancerka. Miło cię poznać, Jolu. Uśmiechnęła się Olivia. Ciebie również? Wyszlochałam. Spojrzałam na chłopaka w kitlu. Chyba się jeszcze nie poznaliśmy. Nazywam się Jolanta. Superficjalna aktorka. A ty? Hm? Mikołaj. Superficjalny internista. Powiedział pusto. Chodźmy już na stołówkę. Teoś na nas czeka pewnie. Powiedziała nieśmiało Wiktoria. Wyszliśmy z sali i zmierzaliśmy w kierunku głównego holu. Po drodze chciałam spytać się Mikołaja, czy opowie mi o swoim talencie. Zastanawiało mnie, jak daleko sięgają jego umiejętności. W końcu miał dopiero 17 lat, a zajmuje się medycyną. Co chcesz? spytał. Zauważył, że mu się przypatrywałam. Em, ja chciałam... Zapytał tak nagle, że poczułam się jak dziecko przyłapane na gorącym uczynku. Supercjalny lekarz, musisz być bardzo mądry i... Boże, co ja robię? Ośmieszę się za chwilę, pomyślałam. Mikołaj zmarszczył brwi i spojrzał na mnie badawczo. Czułam jak jego zielone oczy przeszywają mnie na wylot. Jego czarne jak węgiel włosy i delikatny zarost dodawały mu lat, przez co nieco wyróżniał się z grupy. Jestem internistą, więc moja wiedza ogranicza się jedynie do chorób wewnętrznych. Oczywiście po akademii miałem zamiar wyjechać na studia do Wielkiej Brytanii. Mikołaj zaczął opowiadać z powagą. Mam zamiar zrobić specjalizację z dziedzin chorób zakaźnych. Moim celem jest wynalezienie lekarstwa na HIV. Niesamowite, powiedziała Zofia Tak, to naprawdę niesamowite Ale jak to się stało, że w tak młodym wieku Zostałeś lekarzem, zapytałam Minęliśmy właśnie tą przeklętą tablicę Przeszły mnie ciarki na jej widok Pochodzę z bogatej rodziny Moi rodzice również są lekarzami Dodatkowo wykładają na uczelni Od dziecka chciałem im dorównać Więc większość mojego czasu spędzałem na uczelni Gdzie wykładał mój ojciec Od małego ciągnęło cię do nauki Przerwałam jednak Mikołaj mnie zignorował i opowiadał dalej. Bardzo szybko się uczę, więc zaledwie po kilku latach byłem w stanie diagnozować członków rodziny. Nic dziwnego, że akademia się mną zainteresowała. Wybacz, ale nie przepadam za wścibskimi osobami. Po tych słowach mnie wyprzedził, a na jego miejsce doszła Malwina. Nie dał mi nawet odpowiedzieć! Warknęłam. Ścisłowcy Ci z reguły nie są zbyt emocjonalni, mruknęła Zofia. Skąd wiesz, że jest ścisłowcem? spytała Malwina. Po prostu dostrzegam wiele rzeczy niewidocznych gołym okiem. Uśmiechnęła się ciepło. To dzięki jego rodzicom ma taki silny charakter. Tak w ogóle to mówcie mi, Zośka. <śmiech> Zachichotała. No tak! Malwina podskoczyła. Jesteś pedagogiem! To coś z psychologicznego, o co nie? Ona nawet mówi jak dziecko. Pomyślałam i zacisnęłam zęby, żeby nie zacząć się śmiać. Czy to znaczy, że potrafisz powiedzieć wszystko o każdym? Spróbuj zgadnąć o czym myślę. Malwina złapała Zosię za dłoń i przyłożyła ją sobie do czoła. Wyglądało to zabawnie, bo przez jej mały wzrost Zosia nie musiała nawet podnosić ręki ponad biodra. Aha, ha, ha. Zosia wybuchła śmiechem. Nie, nie, pedagogika skupia się głównie na badaniach empirycznych i wytaczaniu metod wychowawczych. Prościej mówiąc, skupiam się bardziej na tym, jak otoczenia wpływa na rozwój osobisty. Nie da się czytać w myślach, Malwinko, puściła oczko. A to nudy. Malwina wyglądała na zawiedzioną. No wiesz, Zosia złapała Malwinę i zaczęła ją łaskotać. Kiedy skończyły wygłupy, Sofia spytała mnie o moje dzieciństwo. Nie chciałam za bardzo o tym rozmawiać, ale czułam, że Zosia czegoś się domyśla. Cóż, po dołączeniu do zaczęłam, kółka teatralnego zdałam sobie sprawę, że to jest coś, czym chcę się zajmować w przyszłości. W wieku 10 lat wygrałam casting na główną rolę w filmie familijnym. Na planie spotkało mnie wiele nieprzyjemnych sytuacji. Reżyserzy po tobie wrzeszczą, większość aktorów jest arogancka i niemiła. Od tamtej pory występuje tylko w teatrach. Musiałam przerwać moją opowieść, gdyż doszliśmy już do stołówki. Jenny, jesteś niesamowita, Jolu! Krzyknęła Malwina. O, dosyć spora ta stołówka. Ciekawe, czy mają tu jakieś słodycze. Malwinka zaczęła nucić jak dziecko. Fakt. Stołówka była ogromna i wypełniona stolikami z krzesełkami. Na samym końcu znajdowało się wejście do kuchni, a niedaleko był niewielki ogródek z masą doniczek i innych kwiatów. Malwina na widok kwiatów omieniała i natychmiast tam pobiegła. – Ile tu różnych gatunków? – powiedziała. Nagle Malwinie zaczęły lecieć łzy. – Co się stało? – spytałam. – Nic. Po prostu są tu nawet ulubione kwiaty mojej babci. Dal je! Malwina się uśmiechnęła i złożyła ręce jak do modlitwy. To niesamowite, że mimo sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, niektórzy wciąż są w stanie tryskać szczęściem. Proszę wszystkich o uwagę. W związku z sytuacją, w jakiej się znaleźliśmy, powinniśmy omówić parę kwestii. Cieszę się, że zabrałeś głos, rzekła Anna. Po drodze rozmyślałam, co musimy zrobić. Myślę, że zacznijmy od ustalenia własnych zasad, których będziemy przestrzegać dla własnego bezpieczeństwa. To dobry pomysł, zaczął Mikołaj. Przede wszystkim z rana będziemy się zbierać na stołówce w celu sprawdzenia obecności. Mikołaj miał bardzo poważną minę. Z jednej strony wydawał się arogancki, lecz z drugiej widać było, że zależy mu na innych. Czy naprawdę jest taka konieczność? Wymamrotał Adrian. Przecież policja prawdopodobnie i tak za kilka dni nas stąd wyciągnie. Puhuhuhuhu. Zamarłam, kiedy usłyszałam ten śmiech. Wszyscy obrócili się w stronę ściany, na której wisiał telewizor. Na ekranie był nie kto inny jak Monar. Matko, chyba nie chcecie wierzyć, że rycerze w lśniącej zbroi w radiowozach was uratują. W czarnych oczu dołach znów dało się dostrzec krwiste ślepia. Jeżeli tak bardzo chcecie wyjść, to po prostu kogoś zabijcie. Nie każcie mi tego co chwilę powtarzać. Przecież macie na tyle odwagi, by tego dokonać. Na naszych twarzach pojawił się gniew, przerażenie i rozpacz. Poza tym nie uważacie, że to nudne? Nieważne jak bardzo będziesz nas prowokować. Wybuchłam. Nie mogłam dłużej słuchać tych bredni. Żadne z nas nie skrzywdzi drugiej osoby. Maska Monara wykrzywiła się w dziwny grymas. To się jeszcze okaże. Puhuhuhu. Monar znikł. Co za czub! Lilianna wstała. Jakim prawem zamyka mnie z bandą idiotów w tej obrzydliwej szkole? Policja. To głupie jak te wasze bezsensowne zasady. Skoro udało im się opanować elitarną akademię, to nie mam mowy na ratunek od jakichkolwiek służb. Nie mam zamiaru dać się zabić. Lilianna obróciła się na pięcie i wyszła. Musimy mieć ją na oku, powiedziała Zofia. Ona jest zdolna do zabójstwa. Wszyscy zamarli. Po czym to stwierdzasz? spytał Bolesław. Czy to nie za szybko na takie oskarżenia? Nie trzeba być psychologiem, żeby to widzieć. Zofia spoważniała. Nie liczy się z nami. Poza tym prowadzi ogromną firmę, której nie może stracić. Jest typem osoby, która chodzi po trupach, żeby osiągnąć swój cel. Będę miał ją na oku, postanowił Teodor. Teraz wróćmy do planu. Zbiórki z rana są trafnym pomysłem. Jutro w parach powinniśmy szczegółowo zbadać teren. Zgadzam się z tobą, stwierdziła Wiktoria. Nie możemy wychodzić w nocy z pokoi oraz powinniśmy zamykać się na noc. A a ale to chyba oczywiste. Tak, to bardzo ważne. Anna wstała Cieszę się, że was poznałam Jesteście wspaniałymi osobami Chyba lepszej klasy mieć nie mogłam Od Anny dało się czuć bijące ciepło Oj laska, bo się poryczę Zażartowała Olivia Razem przez to przejdziemy Ania chciała coś jeszcze powiedzieć Gdy nagle telewizor wydał dźwięk bijącego dzwona Po chwili usłyszeliśmy Monara mm -mm. E Tu szkolna rozgłośnia Wbiła właśnie 22 godzina. W związku z tym zaczyna się cisza nocna. Za niedługo drzwi do stołówki zostaną zamknięte, a przebywanie na jej terenie jest zabronione. W porządku. Życzę wszystkim miłych snów. Dobranoc! Aż ciężko było uwierzyć, że to były słowa Monara. Ciężko było je skojarzyć z bezwzględnym psychopatą. Dobrze, zaczął Adrian. Mamy jutro bardzo dużo pracy. Chodźmy już spać, bo padam ze zmęczenia. Nie mamy aż tak dużo pracy. Ktoś tu jest leniwy, pomyślałam. Chwilę jeszcze rozmawialiśmy. Adrian, Kuba i Krystian wyszli pierwsi, gdyż byli już zmęczeni. Tymczasem omówiliśmy szczegóły jutrzejszej zbiórki. Skoro było ogłoszenie początku ciszy nocnej, to będzie też poranny dzwonek, stwierdził Teodor. Dlatego postanowiliśmy, żeby spotkać się tuż po siódmej. Kiedy skończyliśmy rozmawiać o zbiórce, Teodor, Damian i Oliwia opuścili stołówkę, żeby się wyspać. Reszta postanowiła jeszcze napić się herbaty. Ania opowiadała mi o swojej karierze łyżwiarskiej. Jej historia była podobna do mojej, z tą różnicą, że to ojciec ją do tego namówił. Jej mama zmarła zaraz po jej porodzie, więc nie miała okazji jej poznać. Po wypiciu herbaty Ania, Bolesław i Ignacy udali się do pokoi. Chwilę jeszcze rozmawiałam z Zosią o obawach do Liliany. Według Zofii stanowi zagrożenie ze względu na brak empatii. Skończyłyśmy dyskusję i wyszłam razem z Mikołajem i Wiktorią. Malwina, Zofia i Patrycja jeszcze zostały, ale obiecały, że za chwilę wyjdą. W końcu stołówka miała zostać zamknięta, więc nie chcieliśmy, żeby stała im się krzywda. To niewiarygodne, powiedział Mikołaj. Coś się stało? spytałam. Cała ta sytuacja. Czuję się jakbym brał udział w głupim teleturnieju. Nie tylko ty, odparła Wiktoria. Dotarliśmy do holu z pokojami. Życzę wam bezpiecznej nocy, rzekł Mikołaj. Dobranoc, odpowiedziałyśmy. Spytałam Wiktorię o jej relację z Teosiem, jak go nazwała. Okazało się, że Teodor bardzo jej pomógł. Wiktoria i młodsza siostra przymusem musiały mieszkać ze swoją matką alkoholiczką. Ich matka miała kontakty w sądzie i nie tylko. Pomogło jej to w odebraniu praw ojcu Wiktorii. Siostry przeżywały horror z matką i nikt nie chciał wierzyć. Aż pojawił się Teodor. Przeprowadził na własną rękę śledztwo i zebrał dowody na oszustwa i kontakty w sprawie procesu o prawa do dzieci. Dzięki niemu mogły wrócić do swojego ojca, który otoczył ich opieką i troską. Słuchając tej historii, prawie się wzruszyłam. Ta dziewczyna tyle przeszła, a mimo to udało jej się zaś tak wysoko. Pożegnałam Wiktorę i weszłam do swojego pokoju. Przypomniałam sobie o kawałku lustra w kieszeni. Położyłam go na półce przy łóżku, zamknęłam pokój i wzięłam prysznic. Zastanawiało mnie, co się dzieje poza murami szkoły. Elitarna szkoła zostaje opanowana przez terrorystów. Wyobraziłam sobie nagłówki gazet z takim podpisem. Padłam na łóżko. Byłam wykończona tym dniem, przez co od razu zasnęłam. Otworzyłam oczy. Nie wiem czemu, ale nie mogłam się ruszyć. W pokoju panowała ciemność. Czułam ucisk w klatce piersiowej. Rzuciłam wzrokiem w stronę półki nocnej. Kawałek lustra znikł. Zaczęłam panikować. Chciałam krzyczeć, ale coś zasłaniało mi usta. Nagle zobaczyłam postać. Stała po drugiej stronie łóżka, a w ręce miała ostry jak brzytwa kawałek stłuczonego szkła. Słyszałam jak serce mi wali. Jedno za... Ciemność. Już nic nie słyszę.